Rozgrywki halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie sezon 2021-2022 wchodzą w decydującą fazę. Przed nami mecze półfinałowe. Pomorzanin Toruń, brązowy medalista sezonu 2020-2021, podejmuje głodną sukcesu drużynę Startu 1954 Gniezno, która swój ostatni krążek i to brązowy zdobyła w 2017 roku. Dodatkowego smaczku temu spotkaniu nadają dwaj najlepsi strzeg rozgrywek Maciej Wejerowski, start 1954 Gniezno i Wojciech Rudkowski. Zawodnicy ci na swym koncie mają po 25 zdobytych bramek. Rozgrywamy jeden, jedyny mecz: Zwycięzca walczy o złoto. Hala Boczna Areny Toruń, ulica Bema, 19 lutego 2022 roku, godzina 20. Życzę wielu sportowych emocji. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.